Także hej siemano i ja jestem Zyrox, a to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj po raz ósmy wasze kanały, także bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Okej okay, ludziska, pod poprzednim filmem zostawiliście 544 łapki w górę, dziękuję bardzo. Ale to znaczy był uwaga, uwaga 10 maja. Tak, długo nie nagrywam ocenianie kanałów. Dużo także pojawiało się komentarzy, kiedy ocenianie kanałów. A więc macie, to jest ósmy odcinek, jak już mówiłem, z oceniania kanałów. Mam nadzieję, że ta seria, no, tym nowym widzom, no bo są na pewno nowi widzowie, że mam przypadnie do głosu Osoby, które widziały poprzednie odcinki, wiedzą, że jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, trzeba napisać magiczny komentarz. A jaki? Tym razem proszę Was o napisanie. Małpa fidget spinner. I'm a fidget spinner. Więc bierzcie, ja małpę fidget spinner i po prostu ja wybieram e, magiczną trójkę, która zostanie oceniona w następnym odcinku. I tyle. Dobra, a więc my teraz wylosujemy, no pierwszą osobę, która zostanie dzisiaj oceniona. Jak na razie nasza maszyna przetwarza komentarze, klikamy start i uwaga, uwaga, kto zostanie naszym komentarzem ocenionym, jest to... Winner Kizu. Kizu wygrał e, ocenianie kanałów. Po poprzednim odcinku prosiłem, żeby pisać swoje historie, kanał w tym stylu. Ale teraz, może wróćmy do tej e, starej metody. E, dobra. Okej, okay, jesteśmy na kanale Kiza, mam 69 subskrypcji. I naprawdę bardzo ładną grafikę Bardzo ładna taka zimowa Choć nie ma zimy, ale po prostu jest w stylu W stylu, znaczy jest taka niebieska taki, Taką ma kolorystykę Naprawdę mi się podoba I tą na razie na grafikę e, Grafikę, jeżeli chodzi o tą grafikę Która jest na kanale, reprezentuje kanał jest to takie mocne 7 na 10 Natomiast miniaturki Bardzo ładne, bardzo mi się podobają I za nie dam naprawdę mocną dziewiątkę Nie chciałbym dawać dziesiątki Dam mocną dziewiątkę Naprawdę, bo miaturki bardzo mi się podobały, takie ładne, schludne i naprawdę tak aż chce się klikać w te odcinki. Naprawdę bardzo ładne. Wspólna ocena dla grafiku takie 8 na 10 mi się wydaje, że będzie yy, w porządku. Dobra, zobaczę sobie teraz informację kanału. Tak, ocy. Informacje kanału są oczywiście uzupełnione ładnie Więc git, git, o, za, za informacje kanału Oczywiście jak na razie dziesiątka Jeszcze zobaczymy opisy filmów Ale dobra, teraz przejdźmy może Żeby ocenić swój filmik Weź, Weźmy może e, najnowszy filmik czy ekwipunek Za 40 euro CSGO Przesłany 4 dni temu na kanale też w miarę, okej okay. dobra, lecimy do oglądania Yo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj przedstawię wam ekwipunek do 40 euro W grze oczywiście Counter Strike Global Offensive I od razu mówię, że w tym zestawieniu znajdą się skiny do najpopularniejszych, najbardziej używanych broni Ponieważ uważam, że wydawanie pieniędzy na skiny do broni, którymi się nie gra za często To jest właśnie strata pieniędzy Pierwszym skinem w ekwipunku będzie kałaszek Powiem tak Obejrzałem 30 sekund filmu i tak będziemy chyba oglądać te pierwsze 30 sekund, bo to, to jest najważniejsze chyba w filmie te pierwsze 30 sekund i powiem tak, pierwsze 30 sekund reprezentuje twój kanał, a jak, jak przynajmniej mogę powiedzieć ten odcinek jako bardzo ładnie zmontowany i bardzo garnięte audio jest naprawdę na mega poziomie, nie ma żadnych szumów, nie ma żadnych zacięć, jest po prostu ideola, bo audio naprawdę mega, przychodząc do wideo jakość jest naprawdę dobra, chociaż nie oceniam to jakości, a bardziej montaż, no na 60 fps, naprawdę montaż też jest ładny, jest bardzo ładny montaż No i co mogę powiedzieć, w sumie dałbym dziesiątkę Naprawdę mega kanał, informacje ładnie uzupełnione, czyli informacje nasz 10 na 10, grafika 8 na 10 9, dobra 8 na 10 grafika, informacje Informacje 10 na 10, regularność, tak 9 na 10 Mógł być lepiej naprawdę, postaraj się e, z, regu z regularnością trochę lepiej, tak dla mnie proszę No, ale mo też naprawdę mega, więc Propisuję, no i lecie na kolejny kanał Ok, więc rozwajemy kolejną osobę, którą będzie Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga I, kto to będzie? Halo, halo? dynia, dynia wygrał kolejną ocenę, więc już szukamy tutaj e, dyni, ok, także jesteśmy na kanale dyni i na pierwszy rzut oka prezentuje nam się naprawdę ładny banner oraz awatar. jeżeli awatar jest twój, to naprawdę mega ładnie to bardzo wygląda oraz, a jak mówię, banner? Banner mi się bardzo podoba, jest prosty i ładny to jest chyba najładniejsze, znaczy banery ogólnie proste i ładne są po prostu najlepsze, więc grafikę także 8 na 10, jeżeli chodzi tutaj natomiast miaturki też takie 8 na 10, troszeczkę z tymi napisami popraw, za bardzo tutaj puste, jest, może jakiś gradiencik, coś ten stylu pokombinuj, to jest troszeczkę krzywo, więc takie 8 na 10, tej miniaturki, ale naprawdę bardzo ładnie, też ładnie dopracowane. Kolega ma tutaj 310 subów, a zaraz zobaczymy jego montaż, ale najpierw przejdźmy do informacji, informacje ładnie ogarnia, że jeśli czytasz to... Eee, to znaczy się na moim kanale, no oczywiście, czemu by nie? Dobrze, teraz przejdźmy, słuchajcie, do obejrzenia najnowszego filmiku, czyli 4 niesamowite transmisje na żywo 3, odcinek trzeci Dobra, lecimy do oglądania Cześć siemano, ja jestem Nenia i do was w kolejnym odcinku z niesamowitych transmisji na żywo Wprawdzie, pod ostatnim filmem nie przebiliście progu 25 łapek, ale zabargowało wam niewiele Dlatego dzisiaj właśnie okazuje się kolejny odcinek właśnie z nowej serii. Ze względu na to, że w ostatnim odcinku zaprezentowałem wam tylko dwie transmisje, w dzisiejszym okaże się ich cztery. Jeśli chcecie, żeby seria była kontynuowana, to zapraszam was do lajkowania tego filmu. 25 opyk w górę i na mój kanał wlatuje kolejna część o tej samej tematyce. Przed rozpoczęciem tego filmu przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału... ...Pingwiny. Jeśli nie chcecie jechać do najbliższego zoo, to ta transmisja jest tworzona dla ciebie. Kamery są rozłożone praktycznie wszędzie, przez co na chwilę obecną możemy oglądać na żywo praktycznie wszystko, co nas Interesuje jednak, ja nie będę się więcej rozgrywał. Obejrzałem troszeczkę więcej niż 30 sekund, nie chciałem obejrzeć, tak więcej niż sam wstęp. też się, że przewinąłem. Eee, ale do rzeczy przeciw. Naprawdę, jeżeli chodzi o montaż, montaż w sumie spoko, nawet powiem Wam. Eee, w sumie spoko, taki boxdelowy, jak pamiętam, jak boxdel tak montował. Naprawdę tak przypomina to mi te stare czasy boxdela. I no, montaż, tak słuchaj, tak. 7. Dobra, Mo takie. Naciągane 8 na 10, powiem ci. naprawdę montaż nawet spoko, fajnie to spójnie wygląda, jakość audio jest nawet, no jest w miarę dobra, no, znaczy jest dobra, no, jest dobra i w sumie to chyba tyle, jeszcze uzupełniając e, informacje, informacje także tutaj masz uzupełnione, więc pięknie, pięknie, pięknie, użyto w filmie też bardzo ładnie masz. A przechodząc do regularności, naprawdę, regularność też masz w sumie spoko. Co dwa tygodnie i miesiąc, naprawdę też regularny spoko, tak dziewięć na dziesięć, tak u poprzedniego pana. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmiku, jeżeli filma się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie zasubskrybować kanał oraz zostawić tego pięknego dzwoneczka. A ja się już z wami niestety żegnam i dziękuję za ponad 10 tysięcy wyświetleń na mojej stronie ZARUXPYLIFECONT, no, bardzo dziękuję. No i co, życzę miłego dnia wieczora, zależnie o której to oglądacie, no i to chyba tyle. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia, no i pa pa.